Wykonaj dzielenie i zapisz wynik jako liczbę mieszaną. Mamy podzielić 3 piąte przez jedną drugą. Pamiętamy, że dzielenie przez ułamek to jest to samo co mnożenie przez jego odwrotność. A więc to tutaj to jest to samo co 3 piąte razy… Przepisujemy 3 piąte i zamiast znaku dzielenia przepiszemy znak mnożenia. A zamiast jednej drugiej piszemy odwrotność, czyli dwie pierwsze. Dzielenie przez jedną drugą to dokładnie to samo, co mnożenie przez dwie pierwsze. Teraz mamy do wykonania zwykłe mnożenie. 3 razy 2 równa się 6, więc nowy licznik to będzie 6, a 5 razy 1 to 5. 3 piąte podzielone przez jedną drugą dało wynik w w postaci ułamka niewłaściwego, 6 piątych. Mamy go zapisać jako liczbę mieszaną. Dzielimy zatem 6 przez 5. Wynik będzie częścią całkowitą liczby mieszanej. A reszta z dzielenia będzie licznikiem części ułamkowej. Dzielimy 6 przez 5. 6 podzielić przez 5 to 1. 1 razy 5 równa się 5. Odejmujemy. Zostaje reszta 1. Czyli 6 piątych równa się 1 całość… Inaczej 5 piątych i jeszcze 1 piąta. 1 i 1 piąta. Ta jedynka to reszta i zadanie zrobione. 3 piąte podzielić przez 1 drugą równa się 1 i 1 piąta. Wciąż jednak nie wyjaśniłem, dlaczego dzielenie przez 1 drugą to jest to samo co mnożenie przez 2. Dwie pierwsze to dokładnie to samo co 2. Aby to lepiej zrozumieć, zróbmy jeszcze jeden prosty przykład. Weźmy cztery kółka. Jedno, drugie, trzecie, czwarte, kółko. Mamy cztery kółka i chcę podzielić je na grupy po dwa kółka w każdej na dwie grupy po dwa. To jest jedna grupa, a to druga grupa. Ile grup mamy? 4 podzielić przez 2 to 2. Mamy dwie grupy po dwa kółka, wynik wynosi 2. a teraz wezmę te same cztery kółka, jedno, drugie, trzecie, czwarte. Ale zamiast dzielić je na grupy po dwa kółka, chcę podzielić je na grupy po pół kółka w każdej grupie, to znaczy każda grupa ma zawierać jedną drugą kółka. To jest pierwsza grupa, to jest druga, to trzecia. Jak widzicie, każda składa się z połowy kółka. To jest czwarta, piąta, szósta, siódma i ósma. Mamy osiem grup, więc to równa się osiem. Zauważcie teraz, każde z kółek składa się z dwóch grup. Ile więc mamy grup? Mamy cztery kółka i każde z kółek składa się z dwóch grup. Zmienię kolor. Każde kółko to dwie grupy, więc znów wychodzi 8 czyli dzielenie przez jedną drugą to jest to samo, co mnożenie przez dwa. Mam nadzieję, że rozumiecie już, jak to działa.